I have sixty thousand, sixty thousand, sixty sixty sixty sixty dollars. sixty sixty dollars. sixty thousand, sixty dollars. sixty sixty sixty sixty sixty sixty thousand, sixty thousand, sixty thousand, sixty sixty